Czy Dream oszukiwał podczas ostatniego Manhunta? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Otóż nie. Na dowód tego, co mówię w tle macie kilka klipów z powtórzenia tej akcji. Miłego oglądania. No